w Biblioteki Publicznej. Zapraszamy do wysłuchania opowieści Małgorzaty Musierewicz. Muskułów to ja nie mam. Nie. Ręce mam takie cienkie, cienkie. Cały jestem cienki i chudy. I Jestem najmniejszy w naszej zerówce. Dlatego mówią na mnie kurczak? Nie bulwa, bo bulwa mówią na grubego krzycha. Nie to i ta, bo tak mówią na wieśka, co go tata przywozi samochodem japońskim. Nie tygrys, bo tygrys to jest ten Jurek, co ma kurtkę w pasy żółtej i czarne. Mówią na mnie kurczak, bo jestem podobny do kurczaka. Jest mi przykro. Piję dużo mleka, jem takie mnóstwo plusek i chleba, że aż mi brzuch pęka. Bo bardzo chcę być większy. Ale jakoś nic to nie pomaga. Zrobiłem sobie miarkę na drzwiach mojego pokoju. I co dzień się mierzę. Ale co dzień jestem taki sam. Wczoraj rano znów się zmęczył, zmierzyłem i wyszło mi, że urosłem. Tak się ucieszyłem, że tu wchodzi mama i mówi. Zapomniałeś zdjęć drewniaczki przed mierzeniem. No tak, zapomniałem. wyszedłem aż smutny ze, z, ze złości, taki zezłoszczony. Poszedłem do szkoły, bo ja chodzę do szkoły, bo do zerówki padał deszcz i... Mi się płakać. Wszedłem do sali i zobaczyłem, że pani wyjmuje z szafy gazetki i że znowu będzie móc dzie dzieciaki. Jeszcze chodziły, gadały i nagle ktoś zawołał. O, Baśka idzie w okularach. Baśka weszła wystraszona. Taka okulary miała i e duże i brzydkie. Dokąd nie nosiła okularów? Nikt w naszej grupie nie nosił ale były badania u okulistki i ona Baśce kazała, więc dzisiaj Baśka przyszła w okularach. Ona jedna, na całą klasę. Wszyscy się z niej zaczęli naśmiewać, że wygląda jak soba. Baśka tłumaczyła, to nie moja wina przecież. W sklepie okularowym nie było innych poprawek, ale nikt jej nie słuchał. Ja też się z baśki naśmiewałem, bo naprawdę wyglądała jak sowa, a przy tym byłem ciągle rozłoszczony. I ja pochnąłem tę baśkę, aż się przewróciła i zawołałem. Baśka ma zeza, zezo, zezo, baśka popatrzyła na mnie z podłogi. Była taka smutna i zdziwiona, ale nie płakała. Wstała. Poprawiła okulary, a potem je zdjąła. Chciała je wyrzucić do kosza, ale pani zaczęła na nią krzyczeć i nie pozwoliła. Kazała jej natychmiast założyć okulary i baśka założyła. Siedziała przez całą lekcję w okularach, odwrócona od wszystkich, a na mnie już więcej nie spojrzała, chociaż chciałem tego. Po lekcjach poszedłem do domu i znów się zmieniła od rana. Potem zrobiła się noc, a ja źle spałem. Mama przyniosła mi umianku do kopicia. Chyba miałem gorączkę, bo mi się różne rzeczy zdawały. Zasnęłem i obudziłem się znowu. Wciąż była noc. Sokno świeciło prosto na moją poduszkę. Światło było takie niebieskie i białe i zdawało mi się, że poduszka świeci i że moje ręce świecą. I że cały pokój świeci tym światłem niebieskim, a co świecił książęt? Zdawało mi się, że pod oknem stoi Baśka i płacze. Wiedziałem, że tam nie ma nikogo, tylko wisi sukienka na Wiedziałem, że ta Baśka to mi się tylko albo wydaje. Ale co z tego? I tak było mi jej okropnie żal. Baśki i w ogóle wszystkich Być, że jeden człowiek dokucza drugiemu. Tyle się ma z to to greka, kiedy klasa idzie akurat do kina. Albo się zgubił zgubi piór, nie z plastami, Albo mi nie kupił roweru, chociaż obiecali. Na takie z nie ma rady. bo one muszą być. Ale przecież dokuczać się nie musi. Tak sobie smutno myślałam, A się świecił i świecił i świecił. Pokój był tak ładnie jak panie. Podłoga błyszczała i lustro błyszczało, i nagle błyszczały jak były ze srebra, nie ze sklejki. Cicho było, bardzo cichutko. Może miałem gorączkę, a może mi się śniło, że myślę i wymyśliłem, że jeden człowiek wykucza drugiemu, bo chce być od niego lepszy. Tak, powie, jesteś brzydki i głupi, a sam zaraz się czuje mądry i ładny. Powiedziałem zdezdam na łaskę i ją popchnąłem, bo na mnie mówił kurczak i ciągle ktoś mnie popycha i przewraca. I ja choć raz chciałam, by się lepszy od kogoś, ale przecież wcale nie było lepszy. Tak naprawdę to nikt nie jest lepszy. Bardzo chciałam to zapamiętać, bo wiedziałam, że jak się rano obudzę, to będzie jak starnym snem, że zapomnę. Więc szybko złopiłem kredkę ornajętą sto ze stolika. I na ścianie koło łóżka nagle Nikt nie chce lepszy o nikogo. Potem pomyślałem. Ciekawe, czy naprawdę piszę, czy mi się to tylko śni. A potem otworzyłem oczy i już było rano. Leżałem z kredką w ręce, a koło łóżka stała mama i gniewała się, że dlaczego akurat na ścianie, ale na szczęście musiała zaraz lecieć do pracy. I napis został. Wstałem z łóżka i patrzyłem na te literki czerwone. Znaczy, że napisałem je naprawdę, że mi się nie śniło to pisanie. A Baśka? Śniła mi się, czy nie? Zaplątało mi się w głowie z tego myślenia. Jak przeszedłem do szkoły, to wszyscy już byli. Kleili czatki z kolorowej mi były na zabawę. Baśka w okularach siedziała smutno pod oknem. Ucieszyłem się, jakbym zobaczył kogoś miłego. I właśnie to ta Baśka jest miła. Ma różowe policzki i czarne warkocze i oczy brązowe. Nigdy się nie kłóci i nie ma tych samych dolnych co ja. Patrzyłem na nią, aż tu pani krzyczy. Siadaj! Czego stoisz na środku? No, więc usiadłem koło Baśki. Ona na mnie nie spojrzała, tylko się odsunęła jak najdalej. Ja przysunąłem się i mówię. Ty, Baśka, ona nic. pomyślałem że ona na pewno mnie nie lubi, powiedziała mnie. Na... Baśka, gniewasz się, a ona szybko. Tak, daj mi spokój. Nie gniewaj się, co? Ja na to. Ona nic poczerwieniała, zacisnęła usta, by nie zmarszczyła i klej czapkę z różowej bibuły. Całkiem do niczego ta czapka. Poczekałem chwilę i mówią: Ja Cię popchnąłem wczoraj i przezywałem, bo chciałem być od Ciebie lepszy. Bo ona na mnie mówi, na mnie mówią, kurczę, Baśka nawet nie spojrzała, jeszcze bardziej się zrobiła czerwona. Trochę się rozgniewałem, co ja tak ten a ona ciągle obrażona, ale potem pomyślałem, że spróbuję jeszcze raz i mówię, a ja, a ja coś wymyśliłem. Ona wciąż na mnie nie patrzy, ale nagle ta czapka i buły rozglazło się jej tam, gdzie klejone. i Baśka się święteł. Zawstydziła i szybko wyczyniła, no co tam myśliwość? co, że nikt nie jest lepszy, powiedziałam, od nikogo. Ona pomyślała trochę i mówi, no masz rację kurczak, udało mi jej drucić, więc wiesz, bo ci się ta czapka rozleci i nie mów na mnie kurczak. A ja, pyta ona, Maciek, dobra, mogę mówić Maciek, a ja cię już nigdy nie popchnę i zawsze będę cię bronić. Zawsze. Chcesz? Chcę, powiedziała Baśka i spojrzała na mnie wreszcie brązowymi oczami wszystkie swoje okulary. Uśmiechnęła się, a potem mówi na pewno mnie obronisz, bo jesteś większy ode mnie. Ja? O nie! Zasmuciłam się. Ja jestem najmniejszy z całej klasy, a wcale nie. Ona na to byłeś najmniejszy, Maciek, ale ostatnio urosłeś. Chodź, zmierzymy się. Staliśmy i przymierzyliśmy się. Rzeczywiście, byłem wyższy. Nagle zobaczyłem, że Paśka trochę imięła kolana, żeby się zmniejszyć. Ale nie było mi tak przykro, jak wtedy, gdy zapomniałem do nie zgiąć drewniarki. Sam nie wiem, czemu teraz było mi wesoło. Już dawno tak się nie cieszyłem. No, naprawdę. Dziękujemy za uwagę. Pozdrawiam serdecznie ze Szkoły Podstawowej nr 1. Anna Tomaszek. Rozanna Nowicka, Anna Mamicka.